tyjoki 2021 sprasz toziom zamiast teleki antybiotyki Zacznij stosować dobre nawyki Globalne ocieplenie to nie tak jak twierdzą lenie W korporacji bez racji racją są się kupią. Twierdząc to jest postęp głupio, że to nie było lepsze jutro Czas by zająć się we dwóch tym co matka zrodziła Broniąc fauny i mąż z nami zaprzyjaźniła To do spokoju jest klucz i do dna nie przybiło naszego żywota duch na end by zatrybiło Wyczaj zajebisty kurz By luź ze znajomiło Dwie komórki szare już Swoją jaźnią stworzyło Zrozumienia ważny tuż Mocną notkę spłodziło W głowie zostając już Energii ci nabiło Byś zawsze miał jej w bród Aby lżej nam się żyło To jest bardzo tufny mód Ziemia cierpieć skończy już Dlatego posłuchaj znów Prawdziwego rapu tu Odporność kupujecie Nie pamiętając o diecie System zapatrzeni nie znacie kresu ziemi Odporność kupujecie, nie ufając naszej flecie System zapatrzeni, o mamieni w tej przestrzeni Smartfon zapatrzeni, o mamieni w tej przestrzeni, Swe dupy zapatrzeni, o mamieni w tej przestrzeni. Uwierz, pewnie też mam rację. Chodzi o cyfryzację. Nikno żywnościowe racje, kreując halucynacje to miałoby istnienie, więc tutaj natchnienie, znać to wyobrażenie. Zrozum, we wszystkie cienie, technologia, cierpienie otuliła dzisiaj ziemię przez auta ocieplenie, tak te rządzące lenie z Unii pierdolenie, ciągłe ubocenie. Nie badań nie potrzeba Przyłóż smartfon do głowy I weź zapytaj drzewa Czy do fotosyntezy komórki mu potrzeba CO2 i słoneczko odpowiedź Ci da puknie się tu w głowę I odpowiedz sobie sam Czy bez tlenu wokoło nowy Iphone sens ma Zrozum o co jest ta gra Płuca ziemi, siostra, brat Brać to dalej na tym picie ziom Chcesz na żywo w jakości HD 2.2 Tęsknić za tym, co było, jak w TV pali się świat Media wciskają kłamstwo, byśmy nie wyszli za krat By nie znało potomstwa, jaki się działa Ten świat, ci tak jak siostra i brat Posiad życiodajny kwiat Razem ocalić swój skład Nad nami cicha już kat Bez litości dzić da znak Wywróci nam życia w spak Żywcem obróceni w mak Cofniemy się w tysiąc lat Głupcy oczy zagłada do nas kroczy Rząd się nawet nie spodzi okraść Nas każdej nocy technologia Przy uchu już smaży nasze głowy Stojąc przed Facebookiem tak nadzy do połowy Do połowy